Biedronka posługuje się jednym trikiem, przez który wydajesz więcej w ich sklepach. Z karty Moja Biedronka korzysta co trzeci Polak. Biedronka jest największą siecią detaliczną w Polsce. Należy do niej około 3000 sklepów w ponad 1000 miejscowości. Ten spory sukces dyskontu jest częściowo wynikiem sprawnych akcji marketingowych. Między innymi kampanii związanej ze świeżakami. Chyba nikomu nie trzeba jej przedstawiać. Za zakupy w Biedronce otrzymuje się naklejki, które następnie można wymieniać na pluszaki. Klienci wydający więcej pieniędzy otrzymują więcej naklejek. Oczywiście programy lojalnościowe nie są w Polsce niczym nowym. Według badania ARC rynek i opinie korzysta z nich prawie 60% Polaków. Choć z programów oferowanych przez sieci Rossmann i CCC korzysta co dziesiąty Polak, a te Payback i klub Orlen Witaj cieszą się zainteresowaniem 14% badanych, to nadal dwukrotnie niższy wynik od biedronki. Dlaczego świeżaki odniosły taki sukces? Składa się na to kilka czynników. Myślę, że tutaj bardzo wiele czynników zagrało. Po pierwsze, no, czynniki listem nowości, świeżości, zrozumieniu, jakby taki, takiego pomysłu i takiego produktu. Pani Marta Wrzosek jest pedagogiem i doradcą edukacyjno-zawodowym. To była bardzo, bardzo skuteczna kampania, też w rozumieniu takim, że ona przecież nie namawiała w sumie, tak, biedronka nie namawiała ludzi do tego, żeby kupowali jakieś rzeczy niepotrzebne, absurdalne, tylko te naklejki zbierały się za zakupy codzienne, czyli za takie jakby produkty, które każdy i tak by kupował, więc po prostu w ten sposób firma, tak, marka przyciągnęła ludzi do siebie, tak, żeby robili w Biedronkach codzienne zakupy, a nie w innych sklepach, no bo właśnie naklejki i te nieszczęsne świeżaki. Ludzie w ogóle lubią zbierać i kolekcjonować, szczególnie jak im się wydaje, że właśnie coś tam jest za darmo. Na tym też, myślę, firma yy, dokładnie bazowała, tak, że no w zasadzie te naklejki i w zasadzie te świeraki były tak się ludziom wydawało, za darmo, no bo, no bo prawda, dostawali je za coś, co i tak by kupili. Jeśli dobrze pamiętam, to tam były jakieś takie progi, tak, od którego się tam naklejkę dostawało, no więc e, dosyć subtelnie, no ale jednak e, dzięki temu Biedronka sobie też nakręcała, ym, tak, e, sprzedaż w rozumieniu takim, że na przykład ludzie dobierali produkty, które być może już nie były im potrzebne, nie kupiliby ich normalnie, ale żeby tam przekroczyć kolejny próg, żeby dostać kolejną naklejkę. Także to bardzo sprytne, bardzo oczywiście e, działanie manipulacyjne, na pewno znaczy nie miało to, że te świeżaki zaczarowały dzieci. To już jest takie działanie, które jest umiarkowanie, powiedziałabym, etyczne. Dlatego, że jeśli chodzi o reklamowanie produktów i zabawek dla dzieci, no to wiemy, że istnieją spore ograniczenia. No i Biedronka to po prostu obeszła bardzo mocno. Ludzie do tej pory wydawało się tak, że lubią rzeczy, które jakby nie są takie powszechne. Tak, że jakby konsumenci często decydują się na wybieranie e, takich produktów, które są w jakimś sensie unikalne albo elitarne. Tak? E, stąd też na przykład e, często decydują się na kupienie droższych jakichś tam produktów no, ze względu na, na metkę, markę. Tutaj Biedronka jakby zupełnie zrobiła inaczej, tak? bo te świeżaki w zasadzie mógł e, zdobyć i, i dostać, e, dostać każdy. E, do tego doszły w ogóle jakieś e, zupełnie niespodziewane sytuacje, w których e, ludzie przecież zaczęli czyli handel w ogóle tak, tymi Świeżakami, to było nieprawdopodobne. To jest w ogóle naprawdę skrajnie moim zdaniem szkodliw, szkodliwe społecznie zjawisko, którego w żaden sposób nikt nie, nie ukrócił, a Biedronka wręcz po prostu się cieszyła tak, i tam sobie klaskali, bo oczywiście to tylko nakręcało tak, tą, tą, tą popularność całej akcji. Sukces Świeżaków można więc uzasadnić uderzeniem w silną potrzebę kolekcjonerstwa systematycznego zbierania różnych drobiazgów. W dodatku, kompletując naklejki, nie ma się uczucia marnowania pieniędzy, bo przecież zakupy i tak trzeba zrobić. Mimo tego, na wpółświadomie często zwiększamy swoją konsumpcję, by załapać się na próg, przy którym otrzymujemy o naklejkę więcej. Dokładnie taki jest cel tej kampanii. Przecież nikt nie zgodziłby się na jej organizację bez spodziewania się zwiększonych zysków. Kolejnym czynnikiem jest pewna ekskluzywność świeżaków. Trzeba zebrać wiele naklejek, by je zdobyć. Jednak z drugiej strony jest ona na wyciągnięcie ręki, bo przecież każdy może sobie na nią pozwolić, o ile regularnie kupuje w Biedronce. Istotne jest też targetowanie reklamy w dzieci, które mogą wpływać na decyzje rodziców przy zakupach. Biedronka osiągnęła swoje cele, w rozumieniu, tak? Napędzenie sobie sprzedaży. Natomiast dla mnie samej to jest, to jest nieładna kampania i, i nie, nie chciałabym, żeby taka kampania miała miejsce. Z uwagi na to, co powiedziałam wcześniej. Po pierwsze, że, że jakby jest to manipulowanie emocjami tych najmłodszych odbiorców, konsumentów, tak? Czyli czy, czy dzieci tych konsumentów, czy w ogóle dzieci, czy dzieci konsumentów. I to nie jest czymś, co, co w mojej ocenie jest społecznie właściwe. A po drugie, dlatego, że generalnie uważam, że nakręcanie konsumpcji nie jest, nie jest właściwą postawą. Dzisiejszych czasach. To jest szkodliwe z wielu względów. To jest szkodliwe na poziomie odpowiedzialności w ogóle za przyszłość i losy planety. Zwyczajnie ziemi. Ta zawarzona konsumpcja jest oczywiście potwornie, mm, potwornie szkodliwa dla środowiska naturalnego, ale też jest y, potwornie szkodliwa nadmierna konsumpcja dla ludzi i dla ich głów. Jesteśmy w tej chwili w, jakby, w bardzo takich dynamicznych czasach, kiedy ta konsumpcja jest absolutnie rozszalała. Znaczy, jakby każdy z nas na wyciągnięcie ręki może mieć wszystko, może mieć właściwie ile chce. To, w jaki sposób ludzie pozyskują jakiekolwiek rzeczy, jakiekolwiek dobra od y, jedzenia i produktów spożywczych y, poprzez poprzez ubrania, tak, poprzez w ogóle meble i rzeczy użytkowe, no to zmieniło się w tak naprawdę kilkanaście, no już może kilkadziesiąt, tak, blisko 30 lat. Zmieniło się po prostu nie do opisania, tak. to, że, to, że ludzie wychodzą po prostu z, z tych właśnie wiedronek czyli lidlów, tak, z pełnymi wózkami produktów, które nie mają żadnych wartości odżywczych jeśli chodzi o kwestie zakupów spożywczych. Kupujemy takie rzeczy, które w ogóle nie mają wartości odżywczych. Są po prostu szkodliwe, są smaczne, są uzależniające, ale po prostu są zwyczajnie niedobre, niezdrowe. Wszyscy kupujemy tego bardzo dużo. Ludzie coraz mniej zaczęli w związku z tym świadomie podchodzić, nie oszczędzają jedzenia, wyrzucają i marnują mnóstwo jedzenia. To jest, tak jak mówię, jakby nieekologiczne, ale to jest też niewłaściwe z punktu widzenia też zdrowia psychicznego, każdego człowieka. Tak? To tempo życia i to tempo kupowania, jedzenia, spożywania, wyrzucania, w związku z tym tak cały czas tak jakby jakiegoś takiego przemiału, który się dzieje, powoduje, że ludzie żyją w permanentnym jakby stresie, w permanentnym tempie. I to y, po prostu bardzo, bardzo szkodzi głowie. Dziękujemy za uwagę. Czy zastanawiałeś się, czemu jeszcze kilka lat temu Big Mac kosztował mniej niż 10 zł, a dzisiaj jego cena została podniesiona do prawie 14? Na to pytanie odpowiedzieliśmy w poprzednim odcinku Bez Deficytu. Wyszukaj Bez Deficytu na Spotify i innych platformach z podcastami lub YouTube.